Witam Cię w Hangoucie na żywo. Mam nadzieję, że jesteś w takim samym szampańskim nastroju jak ja. Co bym nie powiedział, ten nowy rok zaczął się całkiem przyjemnie. Przede wszystkim pogoda jak we wrześniu, także pozwoliłem sobie na taki dłuższy spacer, natomiast no, już jutro, we wtorek, czas wracać do roboty, czas wracać do biznesu, także chcę czy nie chcę, zacząłem z powrotem kręcić filmiki. I co planuję w tym roku? Przede wszystkim chciałbym Częściej kręcić filmy, wideo, częściej puszczać jakiś materiał Otrzymuję setki zapytań a setki to znaczy setki i nie byłem, tak szczerze mówiąc, w stanie za bardzo przerobić tych pytań, przerobić tego materiału jednak nakręcenie filmu jest jakąś tam sprawą logistyczną, to nie jest tylko, że siadam i kręcę, aczkolwiek yy, coraz częściej przychodzi mi do głowy koncepcja taka jak ta właśnie, że używam yy, prostego programu do broadcastu, puszczam sobie ten programik, prawda, siadam, omawiam jakiś temat i szczególnie jakieś pytanie i do boju. Yy, witam Włodzimierz, prawda? jeżeli masz jakieś pytanie, to możesz spokojnie zadać i postaram się odpowiedzieć i yy, kanał YouTube, który stworzyłem yy, yy, to jest po prostu coś, co wyszło mi przez zupełny przypadek yy, Spójrz sobie tutaj na te moje filmy. Jest ich naprawdę ponad półtora tysiąca, ale cieszy mnie olbrzymie grono moich widzów, ponieważ zbliżam się do 10 milionów wyświetleń i przypuszczam, że już w niedługim czasie te 10 milionów że tak powiem pęknie, bańka pęknie. I przy okazji zrobiło się też 6000 wiernych subskrybentów. Oczywiście, tam nie każdy ogląda to cały czas z prostego powodu, że jak rozwiązał jakiś problem, to może wrócić na mój kanał, może nie wrócić. Natomiast, tak jak ci powiedziałem. Bardziej chciałbym zwiększyć częstotliwość nadawania tych filmików, robić to jakiś szybki sposób, żeby to pytanie, które ktoś zadał, zostało szybko odpowiedziane, prawda? A jak jest szybko odpowiedziane, to często jest sytuacja, że często jest sytuacja taka, że kogoś innego ten problem może zainteresować. No, głęboko wierzę, że na 40 milionów ludzi, czy 39 w Polsce, jak coś się komuś jednemu nieszczęście przydarzy, to druga osoba w Polsce może znać jakieś rozwiązanie. I to by był taki mój pierwszy Pierwsza sprawa dotycząca typowo kanału YouTube. Druga sprawa, chciałbym zachęcić się do zadawania pytań na maila Ponieważ, tak szczerze mówiąc, mój kanał nie jest oparty na jakichś rozważaniach teoretycznych, a tylko tym, co ludzi interesuje. Sprawa jest tutaj prosta. Tak jak Ci powiedziałem, jeżeli ktoś miał podobny problem, to druga osoba może być problem, mieć problem podobny. No i, i Cieszę się tutaj z pierwszego pytania. Mogę zapytać, czy osoba niepełnosprawna może zdobyć prawo jazdy C? Posiadam prawo jazdy kategorii B i czy mogę pracować jako, jako kierowca? Tak w ogóle mam stopień umiarkowany z kodem 01, upośledzenie umysłowe. Obawiam się tutaj, obawiam się tutaj, że na 95% lekarz, jak się dowie o tym, o tym upośledzeniu umiarkowanym, o tym upośledzeniu umysłowym to nie przepuści, a to upośledzenie również wyjdzie, wyjdzie na testach psychologicznych, są tam takie testy Rayvena, ale nie tylko. I sam znam kilka przypadków, że osoby, które miały takie rozpoznanie, prawda, zarówno przez te komisje do spraw niepełnosprawności, jak i komisje wojskowe, to no to um, kierował ktoś tam do starostwa um, wniosek o przebadanie takiej osoby i kończyło się kończyło się to raczej fatalnie, prawda czyli tutaj król po pierwsze nie radzę ci ukrywać, że masz ten problem. Nazwijmy to zdrowotny, ponieważ podpisujesz pod odpowiedzialnością karną taką ankietę. I o ile kategoria B prawa jazdy, nazwijmy to, no każdy jeździć musi, tu czy tam, czy do roboty, to o tyle. Yy, I lekarze tak patrzą na to, nazwijmy to. Nie powiem przez przymrużeniem oka, bo są niektóre schorzenia takie, że, że, pro, że yy, nawet kategoria B, że tak powiem, yy, dyskwalifikuje. Natomiast tam gdzie już chodzi o kategorię C yy, kategorie wyższe odpowiedzialność lekarza jest nieco większa, jak również odpowiedzialność kierowcy i no ja tutaj, powiedzmy, tego nie widzę. Czyli po pierwsze musi się przyznać do tego w ankiecie, po drugie musi się przyznać do tego lekarzowi, po trzecie wyjdzie to na badaniach psychologicznych u psychologa podczas tak zwanych psychotestów dla kierowców, a po czwarte, nie daj Boże, jeżeli zrobisz jakiś wypadek i cię złapią i, i, z i sprawa wyjdzie jakoś przypadkowo podczas jakiegoś zdarzenia drogowego, to idziesz na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i tam raczej małe szanse, nawet jeżeli się odwołasz, to, to niestety prawo jazdy stracisz. Także tutaj mam rozumiem, że temat, temat wyczerpałem. Gdyby jeszcze to prawo jazdy kategorii C, te wszystkie kursy kosztowały tam 500 zł czy coś, no można powiedzieć koko, spoko, zrobiłem, zabrali, no trudno, prawda, natomiast wchodzisz w szkolenie, które kosztuje kilkanaście tysięcy, też trwa dość długo, no i po tym żal stracić takie prawko. No po prostu tylko przez to, że coś tam nagle wyniknie. Przy okazji odpowiem na takie pytanie, które zadał mi jeden z widzów, a mianowicie był niedawno na komisji lekarskiej i chciał zmienić kategorię wojskową z kategorii A, czyli zdolny do służby, na kategorię niższą, czyli niezdolny do służby. Prawdopodobnie chodzi mu o kategorię D lub E. I ta osoba ma, miała chorobę, jakąś tam kręgosłupa. Natomiast kiedyś miał tak zwane migreny z aurą. Te migreny mu przeszły, ale lekarzowi powiedział, że ma je nadal. I lekarz się bardzo tym zainteresował. Przypuszczam, że był to lekarz neurolog. Pytał, czy mam prawo jazdy. Odpowiedziałem, że mam. I czytałem na pana blogu, że takie tacy ludzie mają później problemy z utrzymaniem prawa jazdy. Mam pytanie, czy lekarz orzecznik może zgłosić to do, do mojego starosty z celu wysłania na badania? Tamte badania miałem robione 10 lat temu, czyli był 10 lat temu na komisji, dostał kategorię A, zdolny do woja. Teraz, no, że tak powiem, lekko symuluje, uważa, że, że jest niezdolny. I Problem jest taki, że na różnego typu komisjach, komisjach do spraw niepełnosprawności, komisjach zus komisjach wojskowych czy jakichś innych, jeżeli ten lekarz trochę zna przepisy, dobrze wie jak temu, że tak powiem, komisjonowanemu dokuczyć, czyli ma, znam kilka przypadków z mojego życia, że przychodzi do mnie gość, yy, zachorował na cukrzycę, prawda, yy, no parę złotych z niepełnosprawności by się mu przydało. Oczywiście yy, robi te parę złotych, yy, przechodzi komisja, a komisja sobie ładnie wysyła do starostwa, starostwo mu zabiera prawo jazdy, a nawet jak mu nie zabrało prawo jazdy, to przebadał się za, za kilkaset złotych, co się stresu na tam zestresował, czy nie zestresował, potem dostaje prawo jazdy terminowe, no i, i, i pierwszy wydatek, prawda potem drugi wydatek, bo przedłużenie tego prawa jazdy terminowego. Ja już nie mówię o takich sprawach grubych, jak padaczka, czy, czy coś w tym stylu, to, to po prostu prawo jazdy tracisz na zawsze. Problem tego pana jeszcze jest taki, że on już rozpoczął tą komisję i jeszcze nie skończył, i, i czy odpuścić, nie jechać na razie, czy musi ją zakończyć. I czy lekarz orzecznik już w mojej sprawie może zrobić zgłoszenie. Um. I zabawa jest taka, jeżeli już poszedłeś na jakąś komisję, to raczej bym dokończył tą komisję, ponieważ y, możesz dostać w łeb tylko za to, że tą komisję zlekceważyłeś, prawda, zacząłeś tam jakieś, jakąś procedurę. Yy, naraziłeś to wojsko, powiedzmy, na koszty, no bo koszt zbadania badania przez paru specjalistów tam jakiś jest, a ty sobie zabierasz dupę w troki za przeproszeniem i uważasz, że się nic nie dzieje i, i, i, i no niestety po prostu przejąłbym to na klatę, co, co by było, to by nie było, aczkolwiek mówię, yy, no, no migrena raczej tutaj, prawa jazdy nie powinna, nie powinna być przeciwskazaniem zdrowotnym, no ale kto wie, prawda, jak się ten lekarz uprze, to samo to, że cię skierują na te badania, to jest dla ciebie jakiś tam koszt kilkuset złotych, trochę, trochę mordęgi i tak dalej, prawda. Także yy, tu by była ta sprawa wyjaśniona, natomiast yy, przez to, że ten mój kanał stał się taki, no nazwijmy to popularny prawdopodobnie będę rozszerzał swoją działalność medycyny pracy myślę o dokupieniu wzięciu kredytu na jakiś tam lokal lokal użytkowy i no, no co bym tam chciał czy nie chciał po prostu poszerzenie mojej działalności. Być może jeszcze tam zaproponuję jakimś specjalistom nie tylko z medycyny pracy lub konsultantom z medycyny pracy, żeby tam u mnie działali, ale jakimś innym. Chociaż mówię, no wejście na rynek taki usług medycznych nie jest dla nowicjusza łatwe. Ja już wprawdzie jestem na tym rynku ponad 20 parę lat, ale no, sytuacja polityczna jest jaka jest i nigdy nie wiadomo, czy przepisy zmienią się na gorsze, czy na lepsze, czy na jakiekolwiek tam inne. Zobaczymy jeszcze co na naszym czacie. Mogę się zapytać, bo wiedzą na przykład że widzę, że osoba niewiadoma pracuje jako pomoc kucharza. Jak pan widzi? Bo lekarz yy, podbił jemu badania. Co pan o tym myśli? A, chyba osoba niewidoma. Słuchaj, nie potrafię ci powiedzieć, to to jest zbyt indywidualna sprawa. Lekarz pewnie wiedział, pewnie wiedział co robi. Yy. Dobra, na tym zasadzie ten mój pierwszy hangout noworoczny kończę. Cieszę się, że parę osób jest trochę, trochę mniej zadało pytania, ale, ale, ale przynajmniej te pytania są dosyć konkretne. Jeżeli jeszcze moim widzem nie jesteś, to oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. A tutaj obejrzyj jakiś inny filmik z podobnej, że tak powiem, dziedziny. A jakiej dziedziny, to, to zobacz sobie tutaj. Przede wszystkim badania do pracy, badania kierowców, i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że szampana się napiłeś, czy tam jakiegoś innego napoju twojego wyboru, że wszystko teraz jest ok, że kaca nie ma. I do zobaczenia wkrótce. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji kanału.